Przeanalizujmy krzywę popytu dla dwóch różnych produktów. Tutaj mamy średniej klasy laptop, a tu… powiedzmy najtańszy samochód na rynku. To akurat Yugo z 1985 roku. Załóżmy, że to najtańsze auto. Zastanówmy się teraz nad ich hipotetycznymi krzywymi popytu. I znów, na osi pionowej zaznaczmy cenę, a na osi poziomej – ilość. Ilość. I tutaj narysuję to samo. Tu jest cena, cena, a tu… ilość. Oba produkty podlegają prawu popytu. Jeśli cena jest bardzo wysoka, wielkość popytu na laptop będzie bardzo niska. Na przykład w tym punkcie. Przy niższej cenie wielkość popytu będzie większa. Zatem krzywa popytu powinna wyglądać jakoś tak. To nie musi być krzywa. To nie musi być prosta. Może być krzywa. Zatem to jest aktualna krzywa popytu dla laptopa. To jest aktualny… aktualny popyt. Wszystko inne jest stałe, czyli nie zmieniamy żadnego z czynników, o którym mówiłem w ostatnich kilku odcinkach. Narysujmy teraz krzywą popytu dla tego taniego auta. Jeśli cena jest wysoka, bardzo niewiele osób go kupi. Nie wpisuję konkretnej ceny, bo chodzi o ogólną zasadę. Przy wysokiej cenie jest mniej chętnych, a przy niskiej – więcej chętnych. Jego krzywa popytu ma podobny przebieg od lewego górnego rogu do prawego dolnego. Wynika to z prawa popytu. To jest aktualny popyt. Aktualny popyt. Teraz zastanówmy się, jak popyt na te dobra może się zmienić, gdy zmieni się wysokość dochodów. W tym odcinku skupimy się na wpływie tylko tego czynnika, tylko dochodu. Zobaczmy, jak wpływa on na popyt. Przyjmijmy że… przyjmijmy, że… dochody ogólnej populacji… że dochody ogólnej populacji rosną. Dla dóbr takich jak laptop, jeśli więcej ludzi zarabia więcej pieniędzy i ma więcej do wydania, to w każdym punkcie cenowym… to w każdym punkcie cenowym wzrośnie… wzrośnie wielkość popytu. W każdym punkcie nastąpi wzrost zapotrzebowania. Zatem przy rosnących dochodach wzrośnie popyt na takie laptopy. A wzrost popytu oznacza przesunięcie całej krzywej w prawo. Tutaj zatem rośnie popyt. Popyt rośnie wraz ze wzrostem dochodów. To zupełnie zrozumiałe. A kiedy dochody maleją, maleje też popyt. Bo ludzie mają mniej pieniędzy na takie rzeczy jak laptop. Tak jest w przypadku większości dóbr. Dobra, dla których wzrost dochodów powoduje wzrost popytu, a spadek dochodów powoduje spadek popytu, takie dobra nazywamy normalnymi. To jest zatem dobro, dobro normalne. A teraz pomyślmy, jak sprawa się ma z najtańszym autem na rynku. Przyjmijmy, że mówimy o kraju rozwiniętym, gdzie niemal każdy ma samochód. Co się stanie, gdy wzrosną dochody? Ludzie mają więcej pieniędzy, ale czy będą skłonni wydać je na najtańsze auto na rynku? Zazwyczaj, gdy rośnie dochód realny, ludzie myślą: Mam teraz więcej pieniędzy, więc może kupię sobie lepsze auto. Zwłaszcza ludzie, którzy byliby skłonni kupić takie auto. Ludzie, którzy za tę cenę kupiliby to auto, mówią: Stać mnie na lepszy wóz. Dlaczego mam jeździć takim gratem? Inne auta są bezpieczniejsze. Poza tym chcę zaimponować kolegom. Z popytem na ten samochód dzieje się więc coś dziwnego. Mimo wzrostu dochodów, popyt na niego maleje, czyli krzywa przesuwa się w lewo. Cała krzywa przesuwa się w lewo. To nieco zaskakujące. Ale gdy dochód rośnie, ludzie mówią, nie muszę tego kupować. Kupię coś, co naprawdę chciałbym mieć, zamiast pakować pieniądze w to. Dlatego popyt spada. Takie dobra nazywamy dobrami podrzędnymi. Dobra… podrzędne. Czym ogólnie są dobra podrzędne? To dobra, których ludzie by nie kupili, mając więcej pieniędzy. Woleliby kupić dobra mniej podrzędne. Działa to też odwrotnie. Gdy dochody maleją… Gdy dochody maleją, ludzie zaciskają pasa, więc nie kupują Mercedesa, BMW, ani nawet średniej klasy sedana. Gdy domowe budżety się kurczą, więcej ludzi kupi to auto. Więcej ludzi zdecyduje się na nie, bo muszą oszczędzać, zacisnąć pasa. Mamy więc dziwną sytuację. Mimo że spadają dochody, popyt na to dobro rośnie. Dochody… dochody spadają, a popyt rośnie. Pamiętajmy, mówimy o popycie, czyli o całej krzywej. W każdym punkcie cenowym wielkość popytu zwiększy się, ponieważ to jest, w każdym razie zakładamy, najtańsze auto na rynku. Natomiast popyt na dobro normalne spada, gdy maleją dochody. Dobro podrzędne reaguje więc odwrotnie niż dobro normalne. Gdy mówimy o wpływie dochodów, to ważne, o wpływie dochodów, dobro podrzędne reaguje odwrotnie niż normalne, ponieważ ludzie, gdy ich dochody rosną, wolą kupić coś lepszego. Zaś gdy biednieją, mówią, muszę to kupić, nie mam wyboru.